Witam. Będę chciał na dzisiejszej lekcji dodać podświetlenie do fragmentu obrazu filmu. Podświetlę tą bibliotekę składającą się z czterech elementów. Robimy taki efekt, jeśli chcemy zwrócić uwagę na coś ważnego w edytowanym filmie. Jesteśmy. W zakładce adnotacja. Klikamy na ikonkę podświetlenie. Pojawiła się nam taka ramka koloru żółtego. Ma ona zielone kropki. Możemy zwiększyć rozmiar albo zmniejszyć, obrócić, przesuwać tą ramkę. Obracamy w ten sposób. Rozciągamy tak albo tak, przesunę tutaj, aby podświetlić bibliotekę. To byśmy mogli zostawić. Biblioteka jest wyróżniona kolorem żółtym, może tutaj nie widać, Ramka jest koloru żółtego, wypełnienie też jest kolorem żółtym. Spróbujemy tutaj coś zmienić po to, aby czegoś się nauczyć. Możemy zrobić wypełnienie kryjące, w tej chwili jest położenie suwaka na 50. Możemy zmniejszyć. Możemy zwiększyć, jeśli będziemy zwiększać to wszystko zniknie, zostawimy w tym położeniu. Możemy oczywiście zmienić kolor, jeśli chcemy, klikając tutaj, a możemy też tak zrobić, aby nie było wypełnienia. Klikamy bez wypełnienia, zmienimy kolor linii grubość linii w tej chwili jest jeden, jest to mało, damy na 5, klikniemy tutaj, ramkę moglibyśmy zostawić, ale to trochę nam się zlewa białym kolorem, dlatego zmienimy na kolor czerwony, klikamy, i zmieniamy na kolor czerwony. Ukrycie możemy trochę zmniejszyć, jeśli chcemy. Tak, jeśli jest, to to nic z tego nie wyjdzie po renderowaniu. Niech będzie pełny kolor. Jeśli chcemy więcej tutaj zrobić, klikamy na zakładkę format. Zmienimy kształt, klikając. Na zmienić kształt, zaokrąglimy rogi, klikamy w to miejsce. W tej chwili oprócz zielonych kropek mamy też kropkę żółtą, łapiemy za nią i mamy rogi zaokrąglone. Zmniejszymy i tak zostawimy. Jest to pasek, możemy go przesuwać. Możemy tutaj zostawić i od tego czasu rozpocznie się podświetlenie, a skończy w tym miejscu. Długość paska możemy zmieniać. Łapię za zielony kwadrat i przesuwam w prawą stronę i widzimy tutaj wartość nam się zmieniła. To samo będzie, jeśli ja przesunę. Tutaj mamy 2060. Przy takich ustawieniach efekt wejścia jest łagodny, efekt wyjścia też jest łagodny. Możemy efekt wejścia zmienić na brak. Tak samo tutaj. Mamy pasek bez kwadratu na osi czasu. Wtedy mamy ostre wejście i ostre wyjście. No może puścimy film, klikam play. Możemy też zmienić efekt wejścia. Klikam na przylot. Wyjście też zmienimy na odlot. Możemy tutaj też zmienić kierunek efektu. Program zaproponował nam z lewej. Możemy wybrać inne rozwiązanie. Tak samo tutaj. Mamy strzałki w różnych kierunkach, puścimy, klikam play. To na razie, cześć!